latają. Musi się trochę przyzwyczaić. Bo jak mi tu wystartuje galopem, to go będziemy z płotu ściągać. Ona szybko nie dosyć, więc w momencie, kiedy ta, ta łapie równowagę, mogłaby go zdmuchnąć po prostu. O, już zaczyna pan sobie anglazowanie Wpadają głęboko I tak jutro mięśnie będą Panu Wypominały No, spodnie są spoko Natomiast jak się nie ma Wyższych butów i obca, To można sobie Przynajmniej pod założyć Wtedy też nie podciąga się To jest to dopiero. Troska...